I'm oh Pozdrawiamy całą Polskę z naszych zjazdów na linach, które są organizowane po raz pierwszy w Polsce dla osób równocześnie z oszkodzeniem wzroku i słuchu, dla osób niewidomych. Dlatego też chcemy dać przykład, że możemy łamać stereotypy, pokazać ludziom, że osoby niewidome mogą robić różne rzeczy, skoro mogą prowadzić sporty ekstremalne, mogą robić równie mnóstwo innych wspaniałych rzeczy pięknych. Pozdrawiam! Było się dobrze, troszeczkę taki tremy było, eee, no dla mnie, ja nie mam ręki i wysokości, więc było to po raz pierwszy, no i świetna zabawa. Trochę strachliwie na początku, jak trzeba to drabie, to mi się nogi bojały, ale później jest zapewniony Instruktor powiedział, że nie ma co się martwić, zjedziemy dobrze i było super, no pierwszy raz jeżdżałem, wrażenie niezapomniane. Nie troszeczkę trudny, bo nie za bardzo wiedziałam, jak, to się, jak się, to się tak, że tak powiem, wypuścić tak, żeby już zjechać na tej linii, nie, ale to jest tam już koledzy mnie poinstruowali co i jak i, i w zasadzie jazda okazała się świetna. organizowana przez łódzką jednostkę TPG Bardzo nie bardzo przez tutaj jednostkę łódzką no i mam nadzieję, że będzie organizowane na przyszłość takie coś. Chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji, koordynatorom, tłumaczom przewodnikom, tłumaczom języka migowego i przede wszystkim wolontariuszom. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bez Was by się ta impreza nie odbyła. Chciałbym również zaznaczyć, że niezwykle przyczynili się do naszej atrakcyjnej przygody zespół, który gra na bębnach o nazwie. Pokaż mi jeszcze raz koszulkę z drugiej strony. Nazwy? Uh -huh. Eskola Popular O nazwie Eskola Popular. <grym> Dziękuję.